Cześć. Witam Cię bardzo serdecznie. Minęła środa. Najspokojniejszy dzień w tym tygodniu. 50% mniej ludzi niż w poniedziałek. Ale i tak było ciężko. No niestety pięciu pilotów, marynarze ukraińscy, uczniowie zwykłe badania do pracy, książeczki zdrowia Także naprawdę nie było łatwo, ale Personel się jakoś sprężył, pomimo okresu urlopowego. Miałem pomoc ze strony innych członków personelu. Wyprowadziliśmy trochę do przodu faktury, wyprowadziliśmy trochę uporządkowaliśmy trochę papierów i jakoś zeszło, prawda? I tylko mogę powiedzieć, że Jestem do wtorku przyszłego tygodnia. Potem, tak jak już wcześniej mówiłem, mam konferencję z medycyny lotniczej w Paryżu. Nigdy tam nie byłem. No, ale niestety, jeżeli chce się wejść na salony, to trzeba, że tak powiem, wskakiwać na wysokiego konia. Za dwa tygodnie mój personel psychologiczny jedzie na podobną konferencję, ale z psychologii lotniczej na Gibraltar. Kombinacja alpejska. Musieli jakoś znaleźć tanie linie przesiadka w Londynie. Jeden dzień nocowania, jeden dzień noclegów. Gibraltar i potem z powrotem to samo. Także od razu można potraktować sobie taką konferencję jako urlop, prawda? I to w zasadzie na dzisiaj wszystko. Jeżeli jesteś moim pacjentem i chcesz się jeszcze ze mną spotkać to w tym tygodniu został Ci czwartek, piątek. W przyszłym tygodniu bodajże tylko poniedziałek, wtorek, a w środę jadę. Także trzymaj się, cześć i do następnego razu. Jak chcesz, abym Ci odpowiedział na jakieś pytania, to zrób to już w komentarzu do tego wideo w ciągu 24 godzin od y, transmisji filmu, od premiery filmu, staram się raczej odpowiedzieć na wszystkie pytania. Później niestety już przechodzę do następnego materiału i życie toczy się dalej. Także trzymaj się, cześć i komentarz poniżej.